Jakich badań może się spodziewać podczas orzekania na licencję detektywa? Zapytanie mojego widza. Panie doktorze, na początku chciałbym pogratulować świetnych filmów z poradami, z których można się dowiedzieć. Dziękuję bardzo, zawsze się cieszę na taki oddźwięk. Ubiegam się o licencję detektywa i w związku z tym bardzo bym prosił o napisanie, a może nagranie filmu być może innym się też przyda, jak wyglądają po kolei poszczególne badania. Czy trzeba przyjść na, czy może jest badanie krwi, noszę szkła kontaktowe, czy lepiej przyjść w okularach, yy, czy spodziewać się jakiegoś dokładniejszego badania wzroku. Oprócz tego jestem w trakcie leczenia dwóch zębów i czy w związku z tym można przejść z niewyleczonymi zębami, czy lepiej się wstrzymać z badaniem do zakończenia spraw stomatologicznych. Z góry Panu doktorowi dziękuję. Pozdrawiam serdecznie I zasadnicze dwa badania, które musisz przejść jako kandydat na detektywa, czy detektyw Jest to badanie lekarza specjalisty psychiatry Powtarzam jeszcze raz, specjalista psychiatra oraz uprawnionego psychologa, czyli to już sugeruje, że bardziej sprawdzają twój stan umysłu, aniżeli jakieś sprawy chorób wewnętrznych. Oczywiście, yy, jak jest to badanie kolejne, dochodzi jeszcze tutaj uprawniony lekarz medycyny pracy, taki jak ja i muszę się skupić szczególnie na ocenie Twojego układu krążenia oraz oddechowego. Tak mi nakazuje rozporządzenie. I to ja oceniam Twój wzrok, przeprowadzam inne badania i decyduję wtedy, czy będziesz musiał dodatkowo coś tam zrobić. Z mojej dotychczasowej praktyki, a wierz mi, badam najwięcej detektywów, przynajmniej w województwie dolnośląskim, widzę, że na pewno przydatna jest każda dodatkowa dokumentacja medyczna, którą posiadasz, którą mi przyniesiesz i szczególnie jak to są jakieś badania krwi, czy jakieś konsultacje okulistyczne, czy jakakolwiek inna dokumentacja lekarska z pobytu w szpitalu. Sprawa stomatologiczna, bądźmy szczerzy, jest dla mnie nieco mniej istotna, chociaż wierz mi, polecz sobie zęby wcześniej, no, nie za bardzo wyobrażam sobie Ciebie jako detektywa, jedziesz do innego województwa tam z jakimś yy, współmałżonkiem, który coś tam sobie robi na boku, prawda, a nagle zabolały Cię ząbki, jedziesz tym samochodem, no i znikąd pomocy. Także jak jesteś świadomym detektywem, to musisz również zadbać świadomie o swoje zdrowie. Także na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony do badań na licencję detektywa. A tak szczerze mówiąc, cały ten problem z badaniami detektywów przypuszczam, że nie tylko we Wrocławiu, ale i w całej Polsce polega na zebraniu trzech specjalistów w jednym czasie, w jednym miejscu, szybkim przebadaniu, sprawnym wydaniu stosownych orzeczeń, najlepiej od razu, jak to mówił poeta, w tym cały jest sam barans, aby troje chciało naraz. Mi się to udało, ale jeżeli Ty masz jakieś swoje doświadczenia, szczególnie takie nieciekawe doświadczenia, ciągnęło się to jak smród po gaciach, opisz to w komentarzu wideo i odwrotnie, jeżeli spotkałeś na fajny zespół fajnych lekarzy, robiących szybko, krótko na temat, również pochwal ich tam pod tym filmem. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, uprawniony do badań detektywów, zapamiętaj jedno, orzeczenie masz na 5 lat, także do zobaczenia, wkrótce.